Takim stałym punktem e, naszych działań są spotkania grup skupionych wokół głównych frameworków Angular, ReactiveView. Podczas takich spotkań omawiamy sobie wzorce, architekturę, e, jak również nowości, które pojawiają się w kolejnych nowych wydaniach e, tychże frameworków. W PGS Software mamy ponad 100 frontend deweloperów. Projekty mamy podzielone pomiędzy 3 Różne frameworki, więc zazwyczaj na takich spotkaniach jest około 30-30 osób. W ramach tych grup mamy również kanały na Teams, gdzie możemy bardzo szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania, czasem szybciej niż na Stack Overflow, i zaletą jest też to, że można się z daną osobą zadzwonić, porozmawiać o takim problemie. Inicjatywy, które realizujemy tak naprawdę zależą od pomysłowości naszych frontend deweloperów. Takim stałym punktem e, naszych działań są spotkania grup skupionych wokół głównych frameworków Angular, Vue. Podczas takich spotkań omawiamy sobie wzorce, architekturę, e, jak również nowości, które pojawiają się w kolejnych nowych wydaniach e, tychże frameworków. Spotkania te służą również aktualizacji naszego firmowego radaru technologicznego. E, radar to jest ogólnodostępny zbiór praktyk, oraz rekomendacji, jakie biblioteki używać w projektach, a jakich już bibliotek nie używać, bo to wsparcie zostało jakby porzucone przez, przez autorów. Dla mnie, jako koordynatora, ale przede wszystkim frontend dewelopera, najważniejsze jest to, że jestem w grupie specjalistów od frontendu, z nimi mogę konsultować swoje pomysły, mogę również zobaczyć, jak inni pracują w innych projektach, jakie stosują wzorce, porozmawiać o sukcesach, ale również porozmawiać też o porażkach w tych projektach. Ważne jest to, że się uczymy i przede wszystkim nie pozostajemy w miejscu z frontendem. Gildie w PGS Software to są grupy zrzeszające osoby zainteresowane danym tematem. W ramach tych grup możemy się rozwijać, możemy się uczyć nowych rzeczy. Grupy te współpracują również z innymi działami firmy, jak na przykład employee branding, organizując spotkania zewnętrzne, przykładowo konferencja Angular Week, która była w zeszłym roku, czy React Days,